Dzień dobry, witajcie, będzie unboxing, dawno nie było, o, bym wywrócił kamerę, otwieramy, paczuszka niewielka i będzie to. Huawei sobie żona zażyczyła taki zegareczek, żeby miała fajny, jaki mój. Także otwieramy. <śmiech> I patrzymy, co to tutaj jest. O, takie pudełeczko. Tutaj mamy zapewne wszystkie tematy do oddania Angry Red, tak, do odstąpienia od umowy. I gotowa naklejka do odesłania ewentualnie, ale mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. A tutaj jeszcze zostały zakupione szybki ochronne, na zaś zaplombowane. Zaplombowane. Tutaj niby jest, żeby tutaj otwierać, ale ja rozetnę. No ja mam tego, ja mam jedynkę. Tego a. W sumie fajny, fajny zegarek, zadowolony jestem z niego. Ale bateria już mu <coughs> po ponad dwóch latach nieco osłabła. Nie ma, co, nie ma co ukrywać w ogóle, do ten. W telefonie też muszę wymienić. Baterię i patrzmy, co my tu mamy. Zegarek. I że pól to, że chyba wciągnąć. Tak jest. zapakowane. No, bardzo podobny do mojego. Ładowany zdaje się tak samo. Też takie same dwa piny. Z tym, że tu ma jakiś taki otworek, którego u mnie nie ma. No ale nic. Patrzmy dalej. Na razie go nie ma co za bardzo poprać. O, ale on jest... On jest, kurczę, płaski. A mój tutaj jest... Ekran jest troszkę poniżej, mam pewne obawy, czy to przeżyje? bo ona to umie, nie ukrywam. I patrzmy co tu jest, To jest ładowarka, ale myślę, że mogę żonie po pozwolić pokorzystać z mojej ładowarki. Kabelek, to też może z mojego kabelka mo mośna pokorzystać, u ładowarki żadnej takiej typowo nie ma, jest sam, jest sam kabel. Dobra, to tutaj wiemy, widzimy, przymierzymy sobie szybę. Bo szyby są w komplecie dwie. Tutaj sorry, ale za zdrowy nie jestem. Niestety. Serwetka. Ale, sorry. Mokra słucha i sama ta szyba. Trzeba jakoś wycentrować, ale nie będzie to takie proste, żeby to zrobić ładnie. No ale może jak raz się uda. Czyli co? Na razie? Na razie idzie w ładowarkę. Jak się naładuje i sparuje z Huawei'em. No bo jeszcze wagę w ogóle, żeśmy nabyli niedawno Huałejową. I teraz już jesteśmy w chińskim ekosystemie. No. Także wracam pewno, pokażę jak obkleja w ogóle... Nie, tak pokażę Wam coś. Co to, co to się tu w tym stawangerze narobiło? Tylko trzeba będzie zrobić tak. O. Taka zima. Taka zima wszędzie biało. No, strasznie namasakrowało tym śniegiem. Niestety. No ale co? Poradź. No to co? Zagarek leci do ładowania. Na no to, że niby wszystko tu po, tutaj zostało poaktualizowane. Teraz kwestia będzie zamocowania tej szyby, żeby to miało... <śmiech> Jakieś ręce i nogi. Ona nie przykrywa całego ekranu. Więc będzie to trzeba zrobić jakoś tak sprytnie. Może to będzie lepszą rzeczą do tego zegarka do klejenia. Zdecydowanie lepiej. Tutaj jest niby spód. I to ma być, będzie tu trzeba w miarę wycentrować środek na tyle, na ile się da. Na pewno będzie krzywo, no bo to nie poradzisz. No, ale użyjemy sobie, o, takiego czegoś do przyczepiania plakatów na ściany. O, i może tak to będzie działać. Powinno. No, no to myjemy. Się wydawało, że się utrzymać będzie. No, zawsze mam stresa, trochę przyklejenia takich tematów. że się niby chcę przyklejać. Na pół już zjadło, nie wiem, widać, nie widać, ale ja się jeszcze włączył teraz. O, właśnie sobie doszedł. Ja jeszcze tutaj stał, kawałek. Ha, no i siedzi. a no, bo teraz już, gdzie pokazywało jakieś ten kacapoły, nie przeszkadzać. a, bo tu jest jeszcze, kurczę, siła to, to on jest zdecydowanie bardziej zaawansowany jak mój a tu będzie pewne blokowanie tu są ćwiczenia tutaj jakieś no, kurczę, fajnie to, to mój, tak, mój takiego nie ma poziomy stresu, pogoda, stawanger, sterowanie muzyką no, może być, że u mnie też będzie musiała nastąpić zmiana barometr, zdalna migawka <śmiech> a, że sobie można zrobić, kurczę, ten wyzwalacz spoko tylko, że tutaj ekran włączony, nie przekazać ustawienia słuchawki, wyświetlacz Tarczo ulubione, zaawansowane, uśpienie auto. Ekran włączony. 5 minut. A zresztą to, w sumie to chyba ja się nie muszę znać na tym zegarku. Czy muszę? No na niech się zna. Bo tak jak mówię to się blokuje. Nie. To się wchodzi w całe te ćwiczenia. No nic, żona sobie musi po prostu przestudiować instrukcję No, także tyle. Ładny. do następnego razu, moi drodzy. Cześć.